Na ile narkotyków zbadają Cię w WOMP? Oczywiście, jak się złapią za jazdę pod wcześniejszym ich wpływem. Czy tylko będzie tam jeden konkretny narkotyk? Yy, czy jakieś inne? Zapytanie mojego widza. Dzień dobry panie doktorze, mam pytanie. Jeżeli skierowano mnie do WOMP na badania za zabrane prawo jazdy pod wpływem THC, to czy będą mi robili badania pod względem innych narkotyków, czy tylko na to THC? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Oprę się na relacjach moich widzów i wynika tutaj, że jak już robią to cały panel, albo 5, albo 10 narkotyków więc zdecydowanie radzę Ci tutaj pójść czystym no, z innych takich pojedynczych relacji ciekawe konfiguracje, że czasem badają na narkotyki jak byłeś złapany po alkoholu ale zdarzało się, że badano Ci poziom alkoholu we krwi podczas badań na THC, podczas badań za jazdę po THC. No, ostatecznie Ty za to płacisz jak za zboże. Bądźmy szczerzy, tutaj pytanie widza sugeruje, że coś jest na rzeczy, więc po raz kolejny radzę Ci tutaj pójść czystym. Jeżeli chodzi o to badanie na kilka narkotyków, przypuszczam, że jest to sprawa techniczna, jak laboratorium robi, to, to robi Ja na przykład, jak badam na narkotyki, to też wolę od razu zbadać z moczu panel wszystkich 10, niż tam się tam cmykać po jednym i nawet takie hurtowe badanie w laboratorium wychodzi taniej za jeden narkotyk, niż powiedzmy gdyby było badanych 10 narkotyków pojedynczo. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli to wideo Ci coś pomogło, daj lajka, like, daj kciuka Podziel się z kimś tą informacją Komu może ona się okazać użyteczna I do zobaczenia w moim kolejnym filmiku